Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem skupiającym organizacje działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego. Jest organizacją autonomiczną niezależną od organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych. Podstawowym celem forum jest integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych, promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchu samopomocowego, upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami samopomocowymi, krajowymi i zagranicznymi, reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych, podejmowanie innych działań wspierających pozarządowe organizacje samopomocowe. Oto co mówiła o początkach założenia forum pierwsza prezes organizacji, Pani Teresa Estko. I wtedy oni była potrzebna ocena tych yy, o środowiska osób niepełnosprawnych i urzędnicy nas sobie, jak kogo znali, to sobie dobierali, prawda? I najczęściej to był Związek Niewidomych, yy, Związek Głuchojennych, bo to są stare organizacje. I a te inne były tak, wiesz, dobierane od hop. I myśmy się zbutowali i powiedzieli, że nie chcemy tego, żeby sami będziemy się reprezentowali. Wcześniej ten wiceprezydent Wojciechowski próbował założyć takie forum, natomiast mu to nie wychodziło. Trzy razy próbował założyć to forum, mu nie wychodziło. No i Wtedy u dyrektora wojewódz... w Urzędzie Wojewódzkim było zebranie i tam była propozycja właśnie tego, że mamy to oceniać, te organizacje osób niepełnosprawnych i oni będą wyznaczane, organiz... zapraszane organizacje, które one chcą i, w... I wtedy myśmy... Ja i... Małgosia Burgowska. to znaczy ja powiedziałam mnie, a Małgosia mnie poparła. I ówczesny wojewoda Cichocki zaproponował, zaproponował właśnie to, żebyśmy się zrzeszyli. Iwo Ziron, wtedy był dyrektorem ksiączek, to spotkanie takie i stąd wyszła ta moja no Idea powstania forum. No i wtedyśmy wiesz, siedli i pierwsze jeszcze miał Zbyszek drążkowski, pamiętam, tam w tym przed jako fundacja. No ale później Zbyszek się z tego wycofał i wszystko zostawili mnie. No i myśmy siedli, u, uchwaliliśmy ten statut, pamiętasz. I później był problem z zarejestrowaniem tego statutu. Uf, szybko się udało go zarejestrować. Nie wiem, czy, jeszcze, czy masz ten pierwszy statut, jak on był na maszynie pisany, ręcznie poprawiany. Tam i ten. Chyba nie ma. I wiesz, no i późniejśmy. Tam. Wybrali zarząd, no i, i z, wybraliście mnie. <grym> no przez te pięć lat, dokąd miałam siłę, no to prowadziłam i swoje stowarzyszenie, i, i to forum. No, ale kiedy powiększą się nasze województwo o dawne województwo zamojskie i chełmskie, no stwierdziłam, że ja nie dam rady, bo to trzeba w teren wyjeżdżać, tu w tym czasie mnie choroba kładła, ty mi pisałaś programy i przyjeżdżałaś po mój podpis, no i w końcu stwierdziłam, że przecież nie ma sensu ciągnąć, dlatego skróciłam tą kadencję i przekazałam ci rządy nad forum, no i dobrze, wybrałam dobrą następczynią, bo tyle lat to także tak że wiesz, Forum zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 28 kwietnia 1994 roku. Założycielami było 10 organizacji. Członkiem wspierającym była międzywojewódzka usługowa spółdzielnia inwalidów w Lublinie. Zmieniały się osoby odpowiedzialne za kierunek działań i pracę organizacji. Niestety kilka osób już odeszło i nie mogą uczestniczyć w spotkaniu z okazji jubileuszu 25-lecia. Te lata 90. jeszcze, bo to gdzieś jakoś tak zaczynaliśmy. I później dwutysięczne, to ci wolontariusze to byli młodzi ludzie, studenci, którzy przychodzili się uczyć, ale oni mieli taki zapał, oni mieli taki potencjał energii, oni w ogóle jak przychodzili, żyli problemami naszych dzieci, wymyślali różne rzeczy, i tak na przestrzeni tych wszystkich lat te dzieciaki się zmieniały, to są nowe pokolenia. Pojawiły się inne możliwości. Dzieciaki wchodziły w jakieś inne programy, unijne. Od początku studiów, tak jakby byli nastawieni na robienie karier, tych dzieciaków było coraz mniej. Oczywiście jest, utrzymujemy, ja mam kontakt z dwójką wolontariuszy, z trójką z tych, z tych wielu lat, gdzie już mają też swoje rodziny często wyjechali gdzieś w Polskę no i też miło wspominają mówią też, że to bardzo dużo im dało taka praca tej wczesnej młodości w późniejszym życiu inaczej patrzą na problemy ludzi no i, i tylko, no, możemy się porozumiewać w ten sposób, chcą nas słychać. Bo, bo każdy już odszedł, y, no, swoje życie, swoje problemy. Między rodzicami taka większa miłość była, niż później. Y, więcej mogły z sobą, więcej rozmawiać, kontaktowały się więcej. Teraz są czasy takie, że każdy pozamykał się w domu, siedzi w domu. Wcześniej było to zupełnie inaczej. Była taka sytuacja, prawda? Każdę pani Ingielska potrafiła popierować yy, nami, potrafiła nam pomóc. Mogliśmy się zwrócić do niej, do niej ze wszystkich. Z każdym problemem. Zawsze pomogła, zawsze tak powiedziała. Może ta pomoc była no, ceniona bez pa, Ja pamiętam, że w zasadzie roboty społecznej do jej Przecież te wszystkie projekty, to wszystko, co, co w tej chwili my piszemy, to, to, to, jest, to jest pani mnie nauczyła tego. Bo najpierw przyglądałam się, a potem zaczęłam sama pisać. To była moja organizacja w kobijakach. Tylko było, żyło się ze składek, bardzo skromnych składek i małej liczby, małej liczby członków. To jest po pierwsza sprawa. Bo po prostu nie było zachęty i nie było działania później zorganizowali, patrząc na wszystkie zadania, które pani robiła. Ja tego warsztatu rozwijania organizacji pozarządowej, to by się nauczyły. Bo wskazała mi pani, że można pisać projekty. I zaczęło się od drobnych projektów, które zaczęłam pisać, otrzymywać, doszło aż do asosu I dzisiaj mamy... Zasięg dosyć duży i mamy 10 tysięcy członków. I dzisiaj już pisaliśmy programy do prezydenta, do marszałka. Ale to, że w zasadzie mój ten drugi rozwój osobowościowy to się, zaoszczą, osobowościowy, to się zaczął od iPhone'u. Alfon. Tam się zaraziłam działalności społecznej i, i własnego rozwoju dzisiaj mam na działce mam tablet, nie tablet, a komputer laptopa i w domu mam i tu mam przenośnego. No kojarzę się z organizacją, do której przyszłam z wielką ochotą, z wielką nadzieją, dlatego że mnie osobiście imponowało to, że ma taki duży zasięg że to jest, że zrzesza osoby z, z całego województwa, że jest też kontakt z sejnikami w Polsce, z innymi sejnikami i przez to łatwość oddziaływania na władze Warszawy. bo jakkolwiek pracowałam wcześniej w stowarzyszeniu rodziców i przyjaciół dzieci niewidomych i i też to było stowarzyszenie, które działało na całą Polskę ale tak głównie powiedziawszy, no to w zasadzie ten region Lubelszczyzny obejmowaliśmy swoim działaniem a tutaj wstępując po prostu jako organizacja Stowarzyszenie Bliżej Świata do Lubelskiego Forum czułam ten rozmach taki i czułam, że można niejedną sprawę po prostu załatwić przebrnąć, mając właśnie takie zaplecze w postaci poparcia lubelskiego forum. No, naprawdę, to trzeba przebudować świadomość społeczeństwa. A myślę, że to, tą świadomość przebudowują dobre przykłady. I znamy takich uczniów, którzy są w integracji, którzy odnoszą sukcesy. Znamy takich sportowców, którzy pomimo swojej niepełnosprawności zdobywają pierwsze miejsca i, i myślę, że to odbudowywuje po prostu, hmm, te, te, taką przebudowuje świadomość społeczeństwa. Ale, ale pamiętam pierwsze chwile, kiedy, kiedy yy, na spotkaniu y, organizacyjnym, które gdzieś tam się odbywało, już też nie pamiętam gdzie, poznałem siebie i, i to były te pierwsze momenty, kiedy nawieraliśmy do siebie zaufania. Tak to jest na początku, kiedy się nie zna człowieka, gdzieś sięgnie po raz pierwszy. No i próbuje się nawiązać jakiś kontakt. To ten moment dobrze pamiętam, bo, bo było to na Alei Piłsudskiego, nasze pierwsze miejsce, siedziba, gdzie mieliśmy jeden pokoik. Oczywiście nie był to pokój dostępny dla mnie, ale po pierwszych próbach, próbach dostosowania tego pokoiku z drugiej strony dostępu, poprzez wykonanie pochyli udało się udrożnić drogę na tyle, że mogłem sobie swobodnie dojeżdżać do tej pracy. Pamiętam również moment, kiedy dowiedzieliśmy, to ty zdobywałeś, bo ja nie miałem żadnego doświadczenia. Pierwszy sprzęt, wyposażenie, pierwszy telefon, pierwszy komputer, pierwszą drukarka potem pierwszy aparat, taki elektroniczny, cyfrowy, tak, na dyskietki. <laughs> to były fajne chwile, bo, bo, jak mówię, poznawaliśmy się i próbowaliśmy coś zrobić, żeby reprezentować organizację z rejonu Województwa bo taki był główny cel i założenie, żeby przekonać władzę do tego, żeby nie rozmawiałem ze wszystkimi, tylko z reprezentacją, to jest dużo łatwiejszą sprawą. No i wywieranie nacisku, nie przez jedną organizację, ale przez kilkadziesiąt ma swoje znaczenie. No. Ja nie miałam wielkiego doświadczenia, ponieważ to była moja pierwsza praca po, po wypadku. Z wykształcenia jestem inżynierem budowlanym, mam wszystkie uprawnienia do projektowania, do wykonawstwa, do nadzoru, więc ja też i, i za to, że spotkałem się na swoim drodze, dałeś mi taką szansę do, do pierwszej pracy, do pierwszego kontaktu, do, do możliwości być jakimś di tak samo my, my nie o wszystkich sprawach innych my, osób niepełnosprawnych wiedzieliśmy uczyliśmy się nawzajem tego wszystkiego no i chcieliśmy w szerokim gronie reprezentować i my, obserwować prawa osób niepełnosprawnych widować bariery no i tak mi się wydawało, że Tak, do tego projektu zachęcił mnie ówczesny przewodniczący zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia rzecz Czasów z upośledzeniem umysłowym, pan Marek Wójtowicz. I dziś, fajny projekt, poznasz fajne dziewczyny, zobaczysz, no i poszłam, chociaż to nie było dla mnie bardzo łatwe, łatwa decyzja. Miałam czworo dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, Sebastian z porażeniem mózgowym. Ja mieszkałam na drugim końcu miasta, bo ten projekt był realizowany na Czechowie, ja mieszkam na Wrodkowie, na Czechowie w piwnicach. Pamiętasz jaki to był lokal użyczony od Spółdzielni? Ale to był bardzo ważny projekt dla mnie, który zasiał ziarenko i to ziarno owocuje do tej tory, tak? Poznałam inne matki matki dzieci niepełnosprawnych, dzieci z różną jednostką chorobową, które mi pokazały, że można normalnie żyć. Bo ja myślałam, że jak zapadła diagnoza u Sebastiana, że ja mam tylko siedzieć w domu i patrzeć na moje niepełnosprawne, leżące dziecko. Ale jak się później okazało, można pracować, można działać społecznie, można robić coś dla innych ludzi. To był bardzo ważny projekt w moim życiu projekt, który wspominam z wielką sympatią, żeby nie powiedzieć z miłością, do chwili obecnej. No, w projekcie atmosferę, którą stworzyłaś, szansę, którą dał nam ELFON przez, poprzez realizację tego projektu, e, wykorzystałam i bardzo się z tego cieszę i bardzo się cieszę z tego, że mogę dalej przychodzić i działać na Rzecz Lubelskiego Forum i pomagać osobom niepełnosprawnym. E, oczywiście nie ja opiekuję się nimi fizycznie, tak, jednakowoż mam świadomość tego, że moja praca tutaj w Elfonie owocuje właśnie poprzez te projekty, ten pierwszy sprzed kilkudziesięciu laty i ten projekt dla zdrowia i radości życia. Oczywiście ja tu bardzo wiele skorzystałam, bo pamiętam na przykład taki moment, kiedy prezes zarządu głównego powiedział, że Wtedy, kiedy jakieś takie zmiany nastąpiły, wiesz, że powiedzieli, że my musimy stać się zupełnie samodzielni, nie, oni nie będą jakoś, nie będziemy zrzeszeni. I tu właśnie kiedyś było takie spotkanie. Wiem, nie wiem, nie pamiętam jak to, jak to się nazywało, w każdym bądź razie był ktoś. Nie wiem, czy, czy ty myślisz o tym, co to był, co to był taki za moment. Mm -hmm. I, I właśnie ktoś był z władz i powiedział o tym, że nie, że to jest nieprawda. Że jeżeli jest zarząd główny, to my korzystamy, my na, dalej do nich należymy. Natomiast prezes zarządu głównego mówił, że to nieprawda. I pamiętam, że ja wtedy nawet bo no to był ktoś z Warszawy, że ja pisałam nawet do nich, i oni mi przysłali pismo na ten temat i ja wysłałam do zarządu głównego, Także w zarządzie głównym o tym ktoś nie wiedział, a już w forum było wiadomo, że to tak powinno być. Jakie wartości i korzyści dała osobom niepełnosprawnym praca w Lubelskim Forum? Organizacji osób niepełnosprawnych, Sejmik Wojewódzki. Dzięki Elfonowi zdobyłem pierwszą pracę, usamodzielniłem się i wyszedłem też na świat do ludzi. Ludzie myślą, że i do mnie. Na pewno nauczyłem się rozwiązywać problemy. <śm> rozwiązywać problemy w takim znaczeniu, że podchodzi do problemów jako do zadań. Do rozwiązania, a nie przeszkód, które e, ogr ograniczają mnie w jakiś sposób. Po co ja to robiłam, po co ja się z tymi ludźmi tam barwam, samotałam, no i, i ile nerwów straciłam i to. Ale z drugiej strony sobie z kolei myślę tak, hm. ale mój, gdybym tego nie robiła, to moje życie by było mniej barwne, mniej wartościowe. No i również, jak gdyby udowadniałam wszystkim i sobie, że osoba niepełnosprawna, ruchowo, jest pełnosprawna, umysłowo, że może wie, czego chce, prawda, no, umie to wyegzekwować i, i te swoje pomysły realizować. No bo może ja mam czasu mniej na chorobę, no bo mniej myślałam o tym, co mnie boli, bo dany termin mnie umówiono na spotkanie, prawda, mnie mobilizowało. Często, po mnie, żeście samochodami przyjeżdżali, na pewno dla siebie, to bym nie wyszła tego dnia z domu, ale że ja miałam sprawę do załatwienia komuś, czemuś, prawda, czy środowisku, no to ja się mobilizowałam i szło mi to życie mino mojej choroby. Jakoś mi tam upłynęło. Ja przynajmniej oceniam, że kolorowo, bo nie było tej... Lupy tego zamknięcia się w czterech ścianach, że ja musiałam się, wiesz, uczyć na nowo wszystkich przepisów, bo one się zmieniają, więc się nie wycofałam z tego środowiska. I, i, i wiesz, to mi dawało naprawdę takie zmęczenie, czasem rozdoryczenie, ale i taką wewnętrzną siłę że ja coś robię dobrego, że ja jeszcze pomimo choroby potrafię coś na innym. I czasem tak mówię, ha, jakbym nie zachorowała, to bym tylu wojewodów, nie poznała tyle dyrektorów, bydziałów, tyle prezydentów, bo przez to moją kadencję w pracy społecznej, no tych prezydentów i wojewodów się co nieco zmieniło, prawda? No Emocjonalnie podeszłam do tego projektu, bardzo. Każda matka, która przychodziła do tego projektu była mi prawie siostrą, długo rozmawiałam o jej dzieciach, o dziecku niepełnosprawnym, o tym co chcę robić, bardzo się angażowałam, ale to był też projekt, który dał mi wielkiego powera do działania i to był świetny projekt dla matek, w tej chwili z niektórymi utrzymuję kontakty przyjacielskie, z niektórymi znajomość, Znam historię dalszą ich dzieci, co robią, gdzie pracują mamy, a część z nich poszła do pracy, część prowadzi działalność społeczną. Są aktywne, a najważniejsze to jest to, że zobaczyły, że z niepełnosprawnością swojego dziecka, z czymś, co w momencie diagnozy podcina nogi, co zabiera ci sen życia, można żyć normalnie. I w tym projekcie matki to bardzo podkreślały. Co bym chciała przekazać? Myślę, że ważnym aspektem jest siła. Siła, która daje działanie, tak? Że upadasz, to trzeba się podnieść. I to jest łatwiej. Trudniej jest, kiedy ci ktoś rzuca kłody pod nogi. Wtedy się trudniej wstaje. Ale powstać trzeba, tak? i iść do przodu, i, i działać. Nie można siedzieć w domu i zamarciać się nad swoim dzieckiem, e, tylko trzeba działać dla tego dziecka, szczególnie dla dzieci bardzo niepełnosprawnych, które same nie są w stanie powiedzieć, pokazać, e, zawalczyć o swoje, upomnieć się, e, powiedzieć o swoich uczuciach, a chcą żyć godnie, tak jak każdy człowiek, tak? I wszystkim matkom dzieci niepełnosprawnych i sobie życzę przede wszystkim siły. Wspólnie podejmowane działania i projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, wymiana informacji, doświadczeń, współpraca przy organizacji imprez, spotkań i konferencji środowiskowych, integruje środowisko osób niepełnosprawnych i pomaga w pracy statutowej organizacjom zrzeszonym w forum. Zgodnie z zapisami statutowymi, Forum realizuje swoje cele poprzez inicjowanie i realizację projektów. W ciągu 25 lat Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – zrealizował 56 różnorodnych projektów. Do ich wykonania zostało zatrudnionych ponad 2400 osób oraz bardzo wielu odpowiedzialnych wolontariuszy. Były to projekty w zakresie działań informacyjnych, poradniczych, doradczych i szkoleniowych. Mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, sportu, kultury, turystyki, ekonomii społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Wzięło w nich bezpośredni udział ponad 6 tysięcy osób ze środowiska osób niepełnosprawnych. Wszystkie projekty realizowane były przy współpracy organizacji członkowskich Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmiku Wojewódzkiego oraz organizacji i instytucji partnerskich z kraju Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Kancelarii Prawnej DZP, Akademii Pedagogiki Specjalnej i Organizacji Zagranicznych z Białorusi, Ukrainy, Słowenii, Holandii, Francji i Anglii. Projekty finansowane były ze środków własnych forum, pozyskanych ze składek, darowizn od osób prywatnych, wpłat 1% i dotacji z Fundacji Stefana Batorego, Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Edukacji dla Demokracji, środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin i z Funduszy Unii Europejskiej w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Leonardo da Vinci, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu Współpracy Transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina. Ostatnie trzy lata to bardzo intensywna praca Forum nad upowszechnieniem zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i monitorowaniem jej wdrażania. Za swoją działalność Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Co mówił o wartościach wyniesionych z współpracy z Forum nasi partnerzy z Białorusi i Ukrainy. I ja chcę powiedzieć podziękować wszystkim. Особливо пані Янкевич, тому що доложити стільки серця, старань і тепла для того, щоб зробити перший проект з України, це теж нелегко. В нас немає таких можливостей, нема таких навиків, але терпіння вистачає в неї, щоб осягнути, навчити нас і показати приклад, як це можливо діяти. Це дуже великий. Думаємо, що співпраця наша польсько-українська продовжиться. I, думаємо що ми набралися великого досвіду. Ми побачили багато чого -то, того, що ми і не думали побачити, і e, навчилися того, що ми поки що не можемо e, навчитися в Україні. Навчилися тут у вас в Польщі, і будемо дякувати за e, цей досвід, переданий директорам осередків политикан Кевичем, президентом Люблинского форума о сибных и по несправных. Ну, надеемся, будем сотрудничать с полицией, с форумом и вообще спасибо большое, конечно, за поддержку, за э вашей, ну, даете возможность нашим ребятам-инвалидам знакомиться с вашим огромным опытом. И мы растем вместе. Спасибо большое. Obecnie prowadzi Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych, Biuro Karier dla Osób Niepełnosprawnych, Biuletyn Informacyjny Niepełnosprawni.lublin.pl W ciągu 25 lat 77 organizacji było członkami forum. Obecnie Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki skupia 46 organizacji. Wszystkim organizacjom członkowskim, Pracownikom, wolontariuszom, organizacjom i instytucjom partnerskim, darczyńcom, przyjaciołom i nieocenionym wolontariuszom chcemy dzisiaj serdecznie podziękować.